Zgodnie z faktami dostarczonymi przez agencję fitness arena WHO ponad miliard ludzi wokół dymu sektora i 5 milionów ludzi umiera każdego roku z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu. W przybliżeniu jeden umiera w ciągu 6 sekund. Pomimo tego, że unikanie papierosów jest najlepszym sposobem dla każdego palacza aby zachować zdrowie płuc i zapobiec rozwojowi poważnych chorób większość z nich uważa to za trudne a nawet niemożliwe. Ale na szczęście istnieje jednak naturalny sposób, aby zapobiec występowaniu większych uszkodzeń płuc. W tym artykule przedstawimy Ci ostateczny naturalny przepis, który oczyści Twoje płuca w zaledwie 3 dni. Co więcej ten niesamowity środek domowy ma również zdolność zmniejszania kaszlu i łagodzenia objawów zapalenia oskrzeli u osób palących dłużej niż 5 lat. Składniki 1 litr wody 400 g brązowego cukru 400 g drobno posiekanej cebuli. 2 łyżeczki kurkumy. 1 mały kawałek korzenia imbiru startego. Wskazówki. Wlej wodę do większej doniczki, podpal ją i dodaj brązowy cukier. Kiedy zacznie się gotować dodaj cebulę imbir i kurkumę. Następnie zmniejsz temperaturę i pozwól aby mikstura gotowała się przez kilka minut. Następnie schłódź w temperaturze pokojowej, a następnie wlej do szklanego pojemnika, butelki lub słoika i przechowuj w lodówce. Jak zajmować medycynę? Zaleca się spożywać dwie łyżki rano przed śniadaniem i dwie łyżki wieczorem 2 godziny po ostatnim posiłku.